Planując ciszę byłem przekonany o potrzebie takiego spotkania. Wydawało mi się, że bardzo mało jest takich wydarzeń, jednak miniony miesiąc każe mi zweryfikować to myślenie. Moje wydarzenie zgromadziło 120 uczestników – architektów, projektantów czy specjalistów od akustyki. Wydarzenie sponsorowali tacy giganci branży jak Barizol, Bay, Grupa Nowy Styl, Fermacel czy Rockfon. Ponad 90% osób, które uzupełniły ankietę poleciłoby to wydarzenie. Pełne wyniki ankiety i inne przydatne linki znajdziecie w opisie tego filmu. Poza moim wydarzeniem razem z dr Agatą Szeląg współtworzyłem szkolenie we Wrocławiu i Poznaniu dla firmy Art Media Technics, w których w sumie wzięło udział ponad 200 osób. Dla firmy Bejot wygłosiłem kolejną prezentację i przeprowadziłem doświadczenia dotyczące akustyki wnętrz. Było to ich piąte wydarzenie w tym roku. W sumie było tam także około 200 osób. Ponadto za sprawą BJ i jednego z ich dystrybutorów firmy Sigma zachęcałem do uwzględnienia akustyki w biurach podczas Greenlight for BSS perspektywy rozwoju nowoczesnych usług biznesowych w Opolu, które odwiedziło ponad 150 osób. Co więcej, już słyszę o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez inne firmy. Zainteresowanych zapraszam do śledzenia fanpage. Ten nawał konferencji bardzo cieszy, bo świadczy o zainteresowaniu tematem. Jednocześnie sukces mojego wydarzenia, zainteresowanie sponsorów oraz pytania uczestników i ludzi, dla których zabrakło miejsca, zachęcają do planowania kolejnej edycji Cisza. Swoje poparcie, sugestie czy opinie możecie zostawiać w komentarzach poniżej. Nie krępujcie się subskrybować ten kanał YouTube, czy polubić i udostępnić to nagranie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Marcin Zastawnik.